150 g płatków jaglanych 40 g mąki ryżowej 85 g mąki z 15 gramów siemienia lnianego 50 gramów cukru trzcinowego 80 ml oleju rzepakowego 75 ml napoju ryżowego 1 łyżeczkę proszku do pieczenia 1 trzecią łyżeczki soli Do miski wsypujemy płatki jaglane, mąkę ryżową, mąkę z ciecierzycy, siemię lniane, cukier trzcinowy, proszek do pieczenia, I całość mieszamy. Po wymieszaniu dodajemy olej rzepakowy, i ponownie całość mieszamy. Następnie dodajemy napój ryżowy i ponownie całość mieszamy. Z tak przygotowanej masy formujemy nasze ciasteczka. Przygotowane ciasteczka wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni z termoobiegiem od 12 do 15 minut. I tak prezentuje się nasze ciasteczka po wyciągnięciu z piekarnika. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kłócenia pokażę Wam przepis na rolatki w panierce bezbudynowej. Zapraszam serdecznie.